Dzień dobry, to Elica Fartuch Szalonej Emerytki. Dzisiaj chciałam zaprosić Państwa na zrobienie zakwasu buraczanego. Ja wiem, że zakwas buraczany jest zakwasem, który robi się głównie na święta Bożego Narodzenia, ale ja swój zakwas mam cały rok i... Bardzo często wykorzystuję go nie tylko do robienia barszczu czerwonego, ale też do picia. Zakwas buraczany jest bardzo zdrowy, ponieważ jest właściwie antidotum na wiele dolegliwości. Zmniejsza cholesterol, powoduje wsparcie dla naszej. Mikrofio, mikroflory wewnętrznej, powoduje regularność pracy jelit, naszą, wzmacnia naszą odporność, więc te właściwości zresztą są znane nie od dziś, bo pierwsze, o pierwsze po raz pierwszy o właściwościach zakwasu buraczanego i soku z buraków pisała już święta Hildegarda w XII wieku. Poza tym można buraki dostać przez cały rok. przez cały rok W związku z tym jest to jedno z bardziej zdrowych warzyw, które też powodują lepszy, lepsze składniki krwi. No i oczywiście ma znacznie lepsze walory smakowe. Poza tym działa na krwiotwórczo, ten zakwas z buraków zawiera bakterie mlekowe i bakterie Lactobolicius, które mają dobroczynny wpływ na cały nasz organizm. Tak jak mówiłam, zawiera całe mnóstwo antyoksydantów, co powoduje, że nie tylko zmniejsza nam się cholesterol i spada ten zły cholesterol, ale także reguluje nam ciśnienie krwi, szklanka soku, takiego zakwasu braczanego zastępuje nam filiżankę kawy, to jest bardzo ważne. Oczywiście może nie jest lekarstwem na raka taki zakwas, ale też ten zakwas wspomaga w walkę z rakiem, tak zresztą jak z innymi chorobami. I tutaj jak widzicie Państwo, ja mam przygotowany już część produktów buraki, 5 kilo buraków jakie wykorzystałam to są buraki podłużne, ponieważ one mają wiele są bardziej soczyste, mają wiele więcej soków niż zwykłe buraki okrągłe trzy główki czosnku dwie główki pokroiłam Obrałam i pokroiłam na pół jedną główkę nieobraną. Też przekroiłam na pół i tak w całości dam na sam koniec. Buraków mamy 5 kg, 3 łyżki soli na 4 litry wody, sól ważona, kamienna składawy, niejodowana to jest najważniejsze, żeby mieć niejodowaną tą sól, liście laurowe ziele angielskie i ziarenka pieprzu. Dlaczego tak ułożyłam, a nie od gdzieś na miseczkę, jak do tej pory 10 ziarenek? Dlatego, że jak będę układała dzisiaj buraki w kamionkowym garnku, będę je układała warstwami. Warstwa buraków, warstwa czosnku, warstwa przypraw, warstwa buraku. Tak i zaleca święta Hildegarda i Pani doktor Ewa Dąbrowska. Ten zakwas buraczany powinien być i ja na szczęście mam. Bardzo stare, ale cały czas dobre naczynia kamionkowe z bochni. Buraki wcześniej umyłam, obrałam i pokroiłam w dość grube plastry. Proszę tutaj sobie zwrócić uwagę, one są naprawdę dość, dość grube. Jedna z naszych znanych Restauratorek znawczyni smaku i dobrych restauracji twierdzi, że trzeba buraki zetrzeć na tarce. Ja uważam, że jest to troszeczkę bez sensu, bo im bardziej drobnimy rozdrabniamy jakieś warzywo, to samo jest z przyprawami naciowymi, e, tym bardziej te aromaty nam uciekają w powietrze. E, olejki eteryczne, aromaty czy soki. W związku z tym, ponieważ nam zależy na soku, e, żeby buraki mocno się zakwasiły i też przy okazji sok wytworzyły, wobec tego ja tych buraków nie potraktowałam aż tak bardzo nożem. W związku z tym zabieram garnek, tutaj sobie ten garnek, oczywiście wcześniej wymyty i wyparzony. Ja sobie tutaj przesunę troszeczkę te nasze przyprawy, bo wolę je mieć w zasięgu ręki, o właśnie, Buraki. mam jeszcze przygotowaną wodę, przygotowaną ciepłą. Wodę, która, w której będę rozpuszczała sól. Tu jest 4 litry wody, ponieważ ten garnek ma 4 litry. Prawdopodobnie te litry będą mniejsze. Mniej, mniejsza ilość tutaj wyjdzie nam tych litrów do tego garnka, no ponieważ buraki też zajmą swoją, swoją część. Wobec tego przystępujemy do pracy. Na samo dno oczywiście wyparzone, wymyte. Wrzucam buraki tak jak leci, wcale się temu nie do tego nie przykładam tak jak powiedziałam, ja tutaj mam 5 kilo buraków wcześniej wymoczonych w wodzie ponieważ one były prawdopodobnie skopce, jak kupowałam je od chłopa na targu lokalnym w związku z tym myślę, że były skopce na pewno mają zupełnie inną strukturę niż te kupione w sklepie no i teraz na, to, na te buraki wkładam trochę czosnku pokrojonego, tak, ale właśnie, żeby nie tracić tych wszystkich walorów eterycznych, to ten czosnek jest też pokrojony. O, tak pokażę. Łatwiej będzie zobaczyć. On jest też pokrojony tylko i wyłącznie w połówki. Na to kładę parę liści ziela angielskiego, e, przepraszam, liścia laurowego, kamerka spadła, no zdarza się, widać, że jest to kręcone na żywo, mam nadzieję, że teraz nic nam nie spadnie, parę ziarenek ziela i parę ziarenek pieprzu, tak ile mi się nasypie na rękę. Święta Hildegarda też nie podaje proporcji. No i znowu, oczywiście, buraki z tejże miski. I jest następna warstwa buraków, i postępuje podobnie jak z poprzednimi. Trochę czosnku, żeby nam zostały jeszcze na następne elementy. Trochę liści laurowych, później, i tak jak będziemy y, używać zakwas. To wszystko musimy przesadzić przez bardzo gęste sitko No żeby właśnie to ziele angielskie, żeby pieprz, żeby te liście laurowe nie wpadły nam do zupy Tym bardziej, że za długo trzymanie przypraw w takim zakwasie Spowoduje, że będzie ten zakwas gorzki, a nie taki jak powinien być no i Następna porcja buraków jeżeli buraki się wszystkie tutaj nam nie zmieszczą, powinny się zmieścić, to oczywiście mam jeszcze jeden garnek zrobiony, no ale myślę, że się tutaj już nam buraczki zmieszczą. Tutaj czosnek już mogę cały zużyć, ponieważ mam jeszcze tą główkę w łupinie, która też zachowuje swoje aromaty. Pamiętajcie też Państwo, że do takich kiszonek czy jakkolwiek robimy kiszonki też na zimę musimy używać soli niejodowanej. Najlepsza jest sól kłodawska. Ona musi być dobrze wymieszana. O, ziela troszkę mniej już teraz też dałam. No i znowu układam warstwę, ostatnią już warstwę buraków, miseczkę chowam ubijam dosyć mocno rękami rękoma ręce mam takie no jak po buraczkach no i teraz układam jak widzicie proszę bardzo takie bez łup w łupinie właśnie ale też przekrojone na pół ostatnia Ostatnie parę liści laurowych. Tym razem naprawdę tylko dwa liście. Jak za każdym razem te liście zgniatam, ponieważ, tak jak powiedziałam, i tak je będę później przesycała, a takie zgniecione mają ciut lepszy aromat. Sześć kulek ziela angielskiego i troszkę ponownie pieprzu. Tutaj mam, tak jak powiedziałam, 4 litry przygotowanej wody. Ona jest ciepła. I trzy łyżki, łyżki stołowe soli. Sól kłodawska. Teraz trzeba bardzo dokładnie wymieszać, żeby nam się sól rozpuściła. Tak jak powiedziałam w którymś poprzednim moim filmiku, szkoda, że nie ma jeszcze możliwości nagrywania z zapachami, ponieważ ten czosnek i te połamane liście laurowe dają naprawdę niesamowite doznania tutaj w mojej kuchni, kuchni Elicy Szalonej Fartuch Szalonej Emerytki. Sól się rozpuściła, ponieważ, tak jak mówię, ciepłe jest Ciepła była woda. Jest, jest Różnie mówią: Niektórzy uważają, że na 4 litry powinny być 4 łyżki soli. Ja zawsze wolę troszeczkę mniej niż za dużo, bo sól też jest, <coughs> mimo wszystko, niezdrowa. Skoro mamy mieć buraki, które nam wpływają na obniżenie ciśnienia no to nie możemy używać Sola Ja tutaj sobie kubeczkiem, żeby nie rozlać za bardzo, będę wlewała. Y, oczywiście cały ten słój kamionkowy, ja teraz tak przesunę, y, przykryję talerzykiem. Później znajdę w piwnicy do niego pokrywkę kamionkową. Też na razie talerzykiem. I Odstawię na jakieś 5-6 dni w ciepłe miejsce, czyli u mnie pójdzie pod kaloryfer, tam gdzie w tej chwili się kwas na chleb orkiszowy też dojrzewa. O robieniu kwasu na chleb, za kwasu właśnie na chleb, też powiem w oddzielnym filmie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, za 5 6 dni będzie zakwas jak znalazł. Taki zakwas w lodówce ja przechowuję nawet do roku, to znaczy on nigdy jeszcze roku nie wytrzyma ale wiem, że moja koleżanka zapomniała kiedyś o nim i znalazła ten zakwas po roku. Był bardzo dobry, no nie mówiąc, że się trochę wzmocnił, ale był naprawdę bardzo dobry. Dziękuję Państwu za uwagę. Tu Elisa farców Szalonej Emerytki. Zapraszam także na mój kanał na YouTubie. Dziękuję.